Czy warto, abyś na badaniach kierowców za jazdę po alkoholu? To jak u księdza mówił prawdę, tylko prawdę i całą prawdę. I opowiem Ci to na kanwie ciekawego przypadku. Przyjechała do mnie osoba i to przyjechała kilkaset kilometrów. Miała one zabrane prawo jazdy zaledwie na pół roku. Ilość alkoholu we krwi była ledwo przekroczyła te 0,2 promila, czyli praktycznie wykroczenie. Natomiast podczas badań w WOMP Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy przyznała się do jakichś odwyków alkoholowych czy do jakiejś terapii sprzed ponad 10 lat i ta terapia, czy te terapie były jej jakimś świadomym wyborem. W mniejszym stopniu ta osoba była kimś, kogo możemy określić jako alkoholika. E, oczywiście, alkoholika w rozumieniu takiego niepowstrzyma, niepowstrzymanego picia. E, kiedy zaczyna po, e, się to picie po spożyciu jakiejkolwiek ilości alkoholu. A w większym stopniu ona się określała jako pijak. Taki pijak e, w różnych m, sytuacjach socjalnych. Czyli e, kogoś, który bardzo e, często pił, ale mimo wszystko kontrola była większa, no i w pewnym sensie przyszła jakaś granica zadecydowała sama, że nie pije, ale potrzebowała wsparcia i gdzieś na tę terapię uczestniczyła. Natomiast po tych terapiach praktycznie alkoholu ten mój pacjent nie spożywa. Natomiast feralnego dnia osoba z rodziny tego delikwenta przyjeżdża autem, stawia to auto koło bloku, ale na miejscu dla inwalidów Oczywiście jest czujny sąsiad sygnalista, powiadamia Straż Miejską, tą panią zna, czyli też im tam do bloku yy, telefonicznie zadzwonił no, oczywiście kobiecina prosi męża o załatwienie sprawy Natomiast, ten jakimś cudem został wcześniej poczęstowany minimalną ilością piwa. Jeszcze sąsiad zażartował, że to jest piwo bezalkoholowe. Yy, no, czy to tłumaczenie jest sensowne, czy nie, trudno mi powiedzieć. Natomiast, gość schodzi na dół, po prostu przestawia samochód 3 metry dalej na pierwsze, lepsze, wolne miejsce parkingowe. No i Oczywiście nieszczęścia chodzą parami, jak grom z jasnego nieba zjawia się straż miejska, nie ma jej nigdy jak jest jakiś bandzio, czy, czy jakiś tam sąsiad śmieci, prawda? Natomiast znajduje się wtedy, kiedy są jakieś tam sprawy drogowe, wykonany pomiar lokomatem i procedura rusza. Yy, oczywiście w ramach procedury miejscowy WOMP i badania, z, trudno powiedzieć, że to za jazdę po alkoholu, natomiast yy, przyznaje się ten pacjent do tych wcześniejszych odwyków, ale w jakiejś swojej naiwności, sądząc, że zostanie mu to zaliczone na poczet tej rocznej abstynencji alkoholowej, która jest teraz wymagana i ku swojemu zdziwieniu dostanie zalecenie leczenia odwykowego na kolejne miesięcy 12 i mm, to jest osoba starsza, troszeczkę zdziwiona, że do lekarzy nie dociera fakt, że on nie jest alkoholikiem, no ale nikt to nie bierze pod uwagę i nikogo nie obchodzi też jakaś przypadkowość całej sytuacji, zaczynając od straży miejskiej, prawda, która ma jakiś tam pozysk, ma jakiś wynik, prawda? no niby już statystyki w Policji i w Straży nie obowiązują, ale, jakby to powiedzieć, nie zaszkodzi się czymś wykazać. I mm, rozmawiałem z tym człowiekiem prawie godzinę, wierzę naprawdę szczerze w to, co mówił natomiast miał tego pecha, że znalazł się w niewłaściwym czasie na niewłaściwym miejscu, a potem, jak już wpadł w system, w procedury, to został potraktowany ściśle według przepisów obowiązującego prawa, a te jakoś tak, no, nie mają ludzkiej twarzy i nie dopuszczają takiego człowieczego podejścia do danej sprawy, do danej sytuacji. Powiem też, że za bardzo nie wiedziałem, co mam mu poradzić. W zasadzie powtórzyłem to, co napisali ludzie z WOMP-u, czyli roczna terapia, roczna abstynencja alkoholowa, oczywiście udokumentowana. Przy okazji tam wyszły jakieś historie ze stanem zdrowia, troszeczkę nieuregulowana Cukrzyca. No i na tym się w zasadzie nasza wizyta, aczkolwiek w miłej atmosferze była, skończyła, prawda? I kończąc to, nie odpowiem ci wprost, czy masz mówić w tym WOMP-ie, czy gdziekolwiek prawdę, czy w WOMP-ie, czy w różnych instytucjach, czy nie masz mówić tej prawdy, natomiast jeżeli zostałeś złapany po alkoholu, to Naprawdę, przygotuj się do całej procedury tak, jakby miałby to być najgorszy scenariusz w tym najgorszym wydaniu, że wszystko ci grozi a jak wyjdzie fajnie, to, to po prostu tylko przyklasnąć. Wierz mi, nieświadomość prawa szkodzi, a przykład tej osoby, której mi naprawdę żal, mam do niej empatię, no naocznie mi to jakoś uświadomił. Także troszkę dziwne wideo, ponieważ coraz więcej osób uważam, mnie za jakiegoś guru, y, którym powiedzmy nie jestem, guru od spraw alkoholu, y, guru od spraw jazdy po alkoholu, prawda? Niestety jak już narozrabiałeś to konsekwencje musisz ponieść i żaden guru y, taki jak ja ci nie pomoże, aczkolwiek warto przestudiować ten mój darmowy materiał i przygotować się na najgorsze. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Lekarz Specjalista Medycyny Transportu Jeżeli jeszcze moim widzem nie jesteś, oczywiście zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy obejrzyj kolejny filmik z badań kierowców Natomiast, jeżeli miałeś swoją sytuację nietypową sytuację, że wszystkie złe siły świata sprzeciwiły się przeciwko tobie, że jakaś komedia, pomyłek, że w ogóle nie powinieneś być ukarany, a jednak to się stało. Opisz tą sytuację w komentarzu do tego wideo. Jestem bardzo ciekawy. No i do zobaczenia wkrótce.